Urząd Miejski Złotoryi plac Orl Orląt Lwowskich jeden chyba plac Orląt Lwowskich też mamy we Wrocławiu idziemy w kierunku kościoła gdzie ładnie zaparkowałem swój samochód I jeszcze raz ostatni widoczek na Urząd Miejski Rada Miejska w Złotoryi a okolica Wygląda tak. Ciekawe czy parking płatny? Raczej tak. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia 11 październik 2014 roku i teraz idę w tamtym kierunku.